Cóż za zaszczyt siedzieć na tym miejscu, na którym za chwilę muszę znać, wyjątkowy. Moi drodzy, nowy miesiąc. Ci już był pierwszy raz, tylko powiem, że w każdym miesiącu przygotowujemy coś wyjątkowego, coś specjalnego. I każdy miesiąc jest podzielony na jakiś blok tematyczny. I teraz w kwietniu czekają nas świadectwa wiary. Czekają nas świadectwa wiary, kilku bardzo ciekawych osób. W ostatnią sobotę kwietnia usłyszymy najważniejszego świadka w sprawie hmm. wydarzeń w kopalni Łujek. Jacka Jaworskiego. Byłego milicjanta, hmm. obecnego trenera sportowego, który według Zbigniewa Bujaka jest najważniejszym świadkiem i bardzo wiarygodnym. I opowie, jak ta cała sytuacja kształtowała. To, że stwierdził, że czegoś jeszcze jednak potrzebuje i że będziemy musiał się nauczyć. Tydzień wcześniej bardzo ciekawe spotkanie z wujkiem Aleksandrą Zosinem, który jest bardzo ciekawą osobą, ale będzie opowiadał o równie ciekawym swoim ojcu, który żył podczas II wojny światowej który spotykał się z dwoma problemami ze względu na wiara, jaką i Jak wierzyć Bogu w czasach Hitlera, jak wierzyć Bogu w czasach okupacji, jak wierzyć Bogu, kiedy groźba jest taka, że zostanie się rozstrzelany, o tym będziemy słuchać. Jeszcze tydzień wcześniej, czyli już na tydzień, Tomasz Grzesikowski, Przykute od dziecka do mózga italickiego, chory na bórażem mózgowe, a mimo wszystko bardzo aktywne. Czytałem wiele artykułów o nim w lokalnych gazetach jest Sosnowca i piszą, jak to jest możliwe, że tak osoba, której wszystko sprawia trudności, pójdzie do urzędu, pójdzie do sklepu, mimo wszystko jest aktywna działa, charytatywnie aktywnie organizuje różne akcje, promuje krwiodawstwo. Tak więc ten miesiąc odpowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Ale dzisiejszego gościa aż tak nie muszę przedstawiać, bo wiecie, chyba po co tu przyszliście. Czeka nas koncert Mariusza Zawieruch, który przyjechał do nas ze swoim synem. ja już ustępuję miejsca. Już nie gram na nerwach. Usłyszymy naprawdę te dobre granie za chwilę. Przywitaj mi serdecznie Mariusza i Wiktora. Witam ja serdecznie. To wielki zaszczyt. siedzieć na tym miejscu, na którym przez chwilę mi, o który mnie zaprosił. Świadectwo wiary, o jakim chcemy mówić, śpiewać. Każdy ma, ma własną uwagę i własne doświadczenie rzeczowe, każdy ma własną ścieżkę i własne przemyślenia. Dla mnie Bóg to jest coś, to jest ktoś tak wielki i niesamowity, że chyba nawet te wieści, które jest jeśli 16, chyba nie wszystkie do końca wyrażają, po kim jest dla mnie Bóg i wszystko to, co z Bogiem jest związane. urodziłem się dwa miesiące za wcześnie i do tej pory tego żały.